Ryneczek w Paczkowie, widziany od strony ulicy Kościelnej i Gabriela Narutowicza Tam jakaś zabytkowa wieża A tutaj proszę zobaczyć Prawdopodobnie ratusz Szósta. 1 maja 2012 rok